Cześć, witam wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzie i dzisiaj sobie zagramy w grę, którą nazywam Pieszczotliwie, oczywiście Mangio ponieważ się to ciężko strasznie czyta Pass Out, czyli głodujący artysta, jakby inaczej można byłoby to nazwać, słuchajcie moi mili widziałem, że gra na Steamie ma 800 pozytywnych ocen i to jak dla mnie jest wyznacznikiem że raczej powinna być ona dobra i być może stanie z niej za kilka odcinków, zobaczymy jak wam się spodoba jeżeli się spodoba, strzelcie łapę w górę fajnie byłoby zobaczyć 10 tysięcy pod tym filmem na przykład. Dobrze. Oczywiście będzie. No na to czekaliście. Tylko żeby pizza właśnie tutaj. E, więc tak. Żeby to ładnie wyglądało. O! I zobaczcie. 65 dolarów za 10 Super. Masz głupią mordę na przykład.